Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, nowy rok, także jakieś tam nowe plany. Dzisiaj mój personel zrobił mi troszeczkę jakiś takich statystyk i się okazało, że pomimo covidu, pomimo kryzysu, pomimo tam różnych nowego ładu, różnych innych dziwnych rzeczy w mojej przychodni jest więcej badań i to zarówno psychologicznych pracowni psychologii transportów, pracowni badającej na broń, jak i psychologii transportu, czy psychologii medycyny pracy. Mam tylko jeszcze prośbę, jeżeli jesteś na tym live, na, tym, na tej transmisji daj tylko znać, czy mnie słychać, ponieważ nie zdążyłem tego za bardzo sprawdzić, prawda? I, i chciałbym, żeby, żeby wszystko, że tak powiem, było w najlepszym porządku. Także Jest to jakiś taki miły akcent, bo wszyscy narzekają, że no jest ciężko Orlen nas skantował parę miesięcy na benzynie Teraz wszystko podrożeje prąd, gaz, światło Czyli prąd, prawda, woda, ścieki I tak dalej, i tak dalej Natomiast u mnie jest jakoś tam nazwijmy to, do przodu i to nie nogami. I ten dobry, że tak powiem, znaczna ilość pacjentów może pozwolić mi na to, żeby podnieść trochę pensję, tam kogoś nowego zatrudnić i tak dalej. I tak dalej. I wczoraj niezwykle miła Niespodzianka, prawda, zupełnie niespodziewanie przyjechało mi dwóch zamiejscowych pacjentów i to specjalnie do mojej firmy. Nie uwierzę, że do Wrocławia można przyjechać z Szanoka oraz z Rzeszowa. Ci, te dwie osoby zrobiły to zupełnie niezależnie. Jedna przyjechała pociągiem badać się do pozwolenia na broń. Druga tam do badania na jakieś tam inne z medycyny pracy, natomiast byłem aż tak wzruszony tą sytuacją, że z każdą z tych osób płciąłem sobie miłą pogawędkę, ponieważ zarówno Sanok jak i Rzeszów dobrze znam. Także jeżeli ktoś ogląda mnie, czy pan Marcin powiedzmy z Rzeszowa, czy, czy, czy pan Sanoka, to tutaj serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Czyli czy w ogóle jak jesteś z tamtych rejonów, to też cię serdecznie pozdrawiam. Zacznę od takiego jednego pytania, które ktoś mi tutaj zadał. O może... Może, może teraz będzie, że tak powiem tutaj lepiej widać, prawda? Panie doktorze, jeżeli mam skierowanie ze starostwa na badanie z artykułu 75 ustęp 1 punkt 5 i tych badań nie przejdę w WOMP, to kiedy będę Mógł podejść ponownie do tych y, badań. Moja sytuacja jest trudna, bo już kursy porobiłem i starostwo wysyła mnie, bo mam dwa sprzeczne orzeczenia z różnych pracowni. Jeden wystawił negatyw, po dwóch tygodniach poszedłem i zdałem. Y, rozumiem, że tu zdał kolega w innej pracowni. No i co się stanie, jak nie przejdę WOMP-u, kiedy będę mógł? Y, podejść, prawda? Czyli, czyli klasyczna sytuacja, że idziesz na pałę do pierwszego, lepszego jakiegoś tam ośrodka psychologicznego. Tam cię badają, wlepiają ci, że tak powiem, jakiegoś karniaka. No i idziesz do jakichś tam w miarę normalniejszych ludzi, przechodzisz i Niestety w womp się okazuje, że, znaczy przepraszam, w starostwie y, oni się czepiają przepisu, że muszą jakoś sprawę wyjaśnić, prawda. Wyjaśnienie polega na tym, że kierują cię do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na takie badania, nazwijmy to kontrolne, sprawdzające, jakieś takie niezależne, prawda. Znam życie i, i jest duże prawdopodobieństwo, że w tym wąpie znowu ulejesz, i pytanie, kiedy następnym razem podejść, prawda, żeby już do jakiegoś innego ośrodka, żeby to przejść. I powiem szczerze, że za bardzo nie wiem, jak dane wąpy, przepraszam, jak dane wydziały komunikacji, dane starostwa do tego. Podchodzą, bo zakładam teoretycznie, że, że oblejesz jakiś taki najgorszy wariant wydarzeń. No to znowu, jak pójdziesz gdzieś tam po dwóch tygodniach do innego ośrodka badań psychologicznych, prawda, do innej pracowni badań psychologicznych, to. Czy oni znowu nie wyślą do tego wąpu i taka koło myja może być do usranej, nazwijmy to, śmierci, nie obrażając nikogo. No mówię, ten przykład podaję tylko dlatego, że trzeba zrozumieć, że no, warto jednak się przygotować do takich badań, szczególnie jak idziesz tam do firmy, do ośrodka, w którym nigdy nie byłeś, który ma jakąś złą reputację. Pamiętam ostatnio ktoś tam do mnie przyszedł, ktoś ostatnio do mnie przyszedł, akurat nie chodziło o badania lotnicze. Przychodzi do mnie, chce robić te badania lotnicze, A tutaj się nagle okazuje, że on zaczął badania lotnicze w innym ośrodku, tam został uwalony, prawda. No i. I nie wiadomo co robić, prawda? A to, że jeszcze został uwalony, to wszystko tam idzie jakoś odkręcić, poza jednym, że formalnie nie dokończył badań w poprzednim ośrodku i trzeba było, yy, musiał się zgłosić z powrotem do tego poprzedniego ośrodka, żeby coś tam odkręcić. Dokończyć formalnie te badania. Mówię o takim zakończeniu bardziej papierowym niż, niż, nie, niż już uzyskaniu negatywnego orzeczenia, ponieważ negatywne orzeczenie dostał wcześniej. Oczywiście to było jakoś tam między świętami. Dzwonią tam do tego ośrodka, tam oczywiście wszyscy na urlopach, na zwolnieniach i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, warto jednak, abyś się troszeczkę tam przygotował. No życzę tylko temu widzowi, żeby zdał w WOMP-ie pozytywnie, prawda, no to wtedy sprawa będzie rozkminione od razu, prawda. Zaciekawiła mnie jedna sprawa, że w ostatnim czasie bardzo dostałem dużo zapytań odnośnie, jak, że tak powiem, wyśmigać się z pójścia do woja na różnego rodzaju ćwiczenia, Głównie chodzi o to, że o zabezpieczanie wschodniej granicy, prawda? I musisz wiedzieć, że w chwili obecnej coś, co się nazywało kiedyś WKU, nazywa się Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym. Tutaj masz po prawej stronie adres takiego centrum we Wrocławiu. Tak z ciekawości zobaczę jakieś opinie. Zobaczmy, najnowsze opinie, prawda? No, że tak powiem, jest część ludzi zadowolonych z tego, z tego miejsca, prawda? No, ale powiedzmy tutaj załatwienie czegoś graniczy z cudem. Wybór, nie pobór, prawda? Czyli tutaj jakiś tego, zobaczmy, najgorsze opinie, dokładnie Dokładnie takie same, prawda? I w czym tkwi zabawa, jeżeli y, jesteś chory, czyli powiedzmy służbę wojskową miałeś dawno, dawno temu, y, przyszły ci z wiekiem jakieś choroby, które uniemożliwiają pójście na takie ćwiczenia rezerwy, nazwijmy to, czy, czy, czy tam na jakieś inne sprawy, do którego Cię wojsko wzywa, to po prostu musisz yy, wziąć jakieś yy, badania lekarskie, jakieś zaświadczenie, yy, zaświadczenie lekarskie, prawda? No i zgłosić się do takiego centrum rekrutacyjnego. Tutaj masz, jest 86 wojskowych centrów rekrutacji i napisać do komendanta takiego centrum o to, żeby cię skierował na Komisję Lekarską, na Wojskową Komisję Lekarską no i po prostu, żeby cię przebadali, prawda? Tutaj widzisz, nawet można to teoretycznie zrobić online, znaczy umówić się online, z ciekawości zobaczę, jak to się umawia online no w zasadzie tu nie za bardzo to jest umówienie online, a bardziej jest yy, są tutaj jakieś dane kontaktowe, prawda? Czyli jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to jest Centrum Rekrutacji Wrocław, Centrum Rekrutacji Bolesławiec, Głogów, Kłodzko. Widzę w Kłocku zmieniło się kiedyś WKU, stare WKU było gdzie indziej na Bohaterów getta, teraz jest na Walecznych, ale Gajowicka to jest stare WKU numer jeden, prawda? Czyli terminologia jest nieco inna. Natomiast sprawę musisz załatwiać na starych, na starych miejscach, prawda? Także jeżeli naprawdę jesteś chory, uważasz, że niewiele wniesiesz do armii. Poza tym, że będą musieli cię karmić. I, i, I, że tak powiem, będziesz tylko zawali drogą, ofiarą kompanijną, to warto, abyś się udał do tego wojskowego centrum rekrutacyjnego i wyprostował z papiery, wyprostował sprawę. Ja, pomimo tego, że byłem w wojsku 22 lata, no, jak odchodziłem, to Dostałem kategorię E z Wojskowej Komisji. Wtedy to była jeszcze komisja we Wrocławiu, taka wo, wo, rejon, nie rejonowa, dobrze mówię, rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. Mam kategorię E i mnie tak, jakby to powiedzieć, za bardzo nie interesują te historyjki z wcielaniem lekarzy. Aczkolwiek jak mówię, moi koledzy, którym się wydawało, że a po co sobie tam mieć tą kategorię D czy czy coś, no nagle do woja, masz do woja, przychodzi wezwanie i, i nagle zaczyna się kopanie studni, jak się chałupa pali, prawda? A lepiej pomyśleć na spokojnie i sprawy rozwiązać. No jeżeli, jeżeli w ogóle już no, nie masz czasu na załatwianie jakichś tam grubszych spraw, to przynajmniej Pójść na zwolnienie lekarskie, i przypuszczam, że takie zwolnienie lekarskie też powinni w takim wojskowym centrum rekrutacyjnym uhonorować, prawda? Wejdźmy trochę na, na czata. Bully Gamer, dzień dobry. W tym miesiącu mam plan udać się na badania kategorii C. Jak wiem z pana filmików, powinienem je przejść bez problemu, mając widzenie przestrzenne jeżeli nie mam innych problemów. Pytanie, co, jeżeli trafię na lekarza, który zwyczajnie nie jest doinformowany. Niestety trafiałem na takich, mogę sobie coś wydrukować, żeby wyprowadzić go z błędu. No, no, poszukaj wydrukować. No, no, no, no, można by i wydrukować, tylko jeżeli dasz mi szansę, to Poszukajmy najnowsze rozporządzenie. Czyli, czyli, czyli wejdźmy tutaj na ten, wejdźmy, yy, wejdźmy na Google. Rozporządzenie badania kierowców 2022. Rozporządzenie. Nie. Badania. Badania kierowców. Ale grudzień 2022 to jest najnowszy akt prawny. No wejdźmy tutaj. Zgadzam się. No to może nie jest naj, najlepsze. Powolałbym na stronę sejmową, prawda? Ale jak Momencik, najpierw może tak, zróbmy numer tego rozporządzenia, czyli jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 grudnia 2022, pozycja 2503 i musisz znaleźć narząd wzroku. Prawda? I tutaj masz ten narząd roku, to jest tak zwany załącznik drugi, szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku. Rozumiem, że interesuje Cię kategoria C, czyli kategorią B, z kategorią B dajesz spokój. No i jeżeli wydrukować to, to bym tutaj wydrukował o ten fragment, prawda? Wydrukował ten fragment, czyli... Oj, nie chce mi się tutaj kurde... Jak na... O dobra, wydrukowałbym ten fragment, czyli... Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy kategorii C1, C, C i tak dalej, DE lub pozwolenie na kierowania tramwajem albo posiadające prawa jazdy takiej kategorii. No i tutaj obłoczna o, ostrość o, nie mniej niż 0,1 po korekcji, prawda? N, nie mniej niż 0,8, ale tutaj... Mm, w zasadzie tutaj jest, prawda, że tu jest ten ważny, ważny punkt dla wszystkich niedowidzących, czy z Zezem, czy z czymś tam, że ostrość wzroku oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8, a oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,1 po korekcji. Generalnie oznacza to, że jednym okiem musisz widzieć dobrze, a drugim okiem musisz widzieć coś tam, prawda. Coś tam. No niestety, w przypadku nagłej utraty dopiero 6 miesięcy, prawda? Okulista i tak dalej. I tak dalej, prawda? To tutaj są tam różne jakieś tam inne, inne rzeczy, prawda? No, czy, czyli załącznik numer 2, bym sobie wydrukował. Patrzę, gdzie tutaj jakiś lepszy jest rynek zdrowia. WOMP. No, tak patrzę. Tu, tu, tu. O, tutaj ISAP, Sejm, prawda? Tutaj na samym dole jest strona Sejmowa. Może tutaj nawet lepiej są... Tutaj gdzieś sobie lepiej znaleźć na stronie sejmowej i ściągnąć plik w pdf-ie, w PDF prawda, także akty prawne zmieniają się jak rękawiczki, prawda, także czytać sobie można do, do woli. Dobra, przejdziemy na czata. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tą sprawę. Krzysiek, czy kandydat ubiegający się o wydanie li, pilota, licencji, licencji pilota turystycznego samoloty PPL-a musi być, musi prawidłowo rozpoznawać tablicę Ishi i Hary, prawda? To jest taka sytuacja. Tam no dobrze, żeby rozpoznawał, prawda? Natomiast jeżeli nie będzie rozpoznawał, zawsze może dostać. Ograniczenie do latania tylko w dzień. Czyli, czyli tutaj mniej więcej na tym zabawa polega. Natomiast druga zabawa polega na tym, że nierozpoznawanie tablic Iszychary z dużym prawdopodobieństwem wykluczać jako przyszłą klasę pierwszą, prawda? Czyli jeżeli idziesz z założeniem, że latasz tylko sobie tam jakimiś pepelkami, prawda, szybowcami, wszystkim, co się nazywa klasa druga, to, to jest fajnie, bo, bo tam nie musisz w nocy latać. Chociaż mówię, też nie jest taka prosta sprawa, bo miałem gościa jakiegoś tam dosyć bogatego człowieka i Chciał latać swoim helikopterem, nie rozpoznawał barw i chciał latać w nocy, prawda, no i tu się już zaczyna robić problem, prawda. No Pytanie gdzie, panie Krzyśku, w jakim rejonie świata pan mieszka, w jakim rejonie Polski, prawda, bo też warto sprawdzić, jakie, mówię na podstawie internetowych jakichś opinii, jak dany ośrodek podchodzi w ogóle do ludzi, prawda. Jeżeli podchodzą do ludzi jak pies do kota, czyli do swoich potencjalnych klientów, no to można się spodziewać, że tam różnie, różne rzeczy się też mogą dziać z badaniem na tablicach Hishihary i z końcowym orzeczeniem, prawda. Bully Gamer, czyli Czyli jeżeli od urodzenia mam brak widzenia przestrzennego zez za późno nastawionym, to powinienem przejść badania, a w, już moment, a w razie czego wydrukowanie tego, co pan pokazał po, powinno pomóc. No powinno pomóc pod warunkiem, że spełniasz tą normę, prawda, która tam jest określona, prawda, bo to, to tutaj dokładnie, że tak powiem. Nie pisze, że yy... oprócz tego, że, że masz tego, to mówię, musisz coś tym tak zwanym okiem gorzej widzącym coś tam widzieć, prawda? Dopuszczalna wielkość korekcji w granicach plus minus 8 dioptrii, prawda? Tutaj jest jakieś rozpoznawanie barw czerwonej, zielonej, żółtej i tak dalej. Pole widzenia. No, no, tak naprawdę odpowiedzieć można dopiero po, po, po tym badaniu, prawda? Karol, wie pan może coś na temat, czy zostaną zmienione przepisy odnośnie widzenia stereoskopowego na operatorów? No powiem szczerze, Raczej nie będą zmienione. Może inaczej. Coś tam mają zmieniać w przepisach medycyny pracy. Ale tak naprawdę to dopiero jak zmienią, to będzie wiadomo. Także teoretycznie problem jest taki, że wózki widłowe mają gorzej niż ciężarówki, prawda? Bo na ciężarówkach nie musisz mieć, a na wózkach musisz mieć, prawda? Witam. Na badaniach do wojska dostałem negatywne orzeczenie z powodu opiatu w moczu. Nigdy nie miałem kontaktu z narkotykami. Dzień przed badaniem zjadłem sporo makowca. No, jeżeli to jest prawda, z tym makowcem raczej nie wybronisz się, ponieważ miałem podobny przypadek dosyć poważnego gościa, który nie tyle nażarł się makowca, co Yy, yy, yy, yy. siał jakiś syrop przeciwkaszlowy z pochodnymi opiatów. No jak brał parę dni, to siłą rzeczy te opiaty jakieś tam mu wyszły w moczu. I jak te opiaty wyszły w moczu, no to on się zaczął odwoływać. Przyniósł jakąś opinię toksykologiczną, przyniósł tam jakiegoś innego, że nie jest uzależniony yy, przy, przyniósł tam zaświadczenie od różnych psychologów, no ale wojsko stało na swoim i, że tak powiem, został uwalony, prawda. W międzyczasie starał się do policji już, te, te syropy mu wywietrzały, prawda. Ja radziłem mu, bo tak zdawał równolegle, to wtedy poradziłem mu, żeby Odwoływał się cały czas od tego orzeczenia wojskowego, żeby nie przyszło yy, orzeczenie wojskowe, orzeczenie komisji wojskowej, yy, żeby, żeby odciągnąć to w czasie, żeby, żeby nie przeszkadzało to do policji. prawda? Czyli do policji się dostał, do wojska już nie chcieli po prostu z nim gadać. Bronek. Badanie wymagało potwierdzenia metodą referencyjną, czego nie zrobiono, czy według Pana jest szansa na drodze odwoławczej. Znaczy, a dobra. Aha, to jest cały czas ten makowiec. Znaczy według mnie tam jest mała szansa, a w zasadzie nie ma żadnej szansy, prawda? Bo teoretycznie w tej chwili mak jest bez, bez tego, bez morfiny chyba, prawda? Mak jest bez morfiny, czyli... Twoje, znaczy, no nie wiem, no głupio zrobiłeś, jeżeli to, to, jest prawda. Myślę o licencji typowo na samoloty turystyczne do 6 tysięcy. Jest pisane wymagane orzeczenie lotnicze lekarskie co najmniej drugiej klasy. No to, to, to co powiedziałem, panie Krzysiek. Ym, racze, mówię raczej dostaniesz zdolny z ograniczeniem nie, nie, bez latania w nocy, prawda? Bully Gamer widzę bardzo dobrze z obojgiem oczu. No i dobrze. Jakie kroki muszę podjąć, jeżeli mam ważne orzeczenie? Jakie kroki muszę podjąć, jeżeli mam ważne leczenie lotnicze lekarskie klasy drugiej z ograniczeniem VDL? Przeszedłem serową korekcję wzroku. No. No po prostu musisz pójść do, do lekarza uprawnionego, pokazać mu papiery z tego, z tego badania wzroku i jeżeli, bo, bo rozumiem, że chodzi o zdjęcie orzeczenia VDL, prawda? Jeżeli chodzi o zdjęcie orzeczenia VDL, to, to, no, to musi być po prostu przez, przez lekarza uprawnionego, no i on już tam zadecyduje, czy, czy, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. Raczej, raczej nie widzę przyczyny, jeżeli ci nie spierdzielili tego tej, tej laserowej korekcji wzroku, to nie widzę powodu, dla którego by ci mieli nie zdjąć tego Ograniczenia VDL, prawda, ale to mówię, to jest wszystko teoretycznie, prawda, bo nóż widelec się okaże na jakichś bardzo specjalistycznych badaniach, że ci zabiorą w ogóle drugą klasę, oczywiście mówię bardzo teoretycznie, prawda, jeżeli by zostało coś tam spierdzielone, prawda. Także szanse na to, żeby Ci zabrali są małe, ale bez wizyty lekarza się nie obejdzie, prawda? Dobra, jest jeszcze taka sprawa, jeżeli ktoś, nie daj Boże, chciałby ze mną pogadać, to jest 3 minuty na zastanowienie się. Mam telefon, prawda? 783 27335, coś. Nie mogę się go nauczyć, prawda? 783 273335 możesz zadzwonić i ewentualnie możesz tam jakiś swój przypadek opisać, prawda? Opi znaczy opisać, czyli opowiedzieć przez telefon i wtedy udzielę jakiejś informacji. Nazwijmy to telefonicznej, prawda, ale to krótko na temat, bo już trochę taka późna pora i być może są jakieś ciekawsze rzeczy w telewizji lub w jakimś tam innych mediach, prawda. Jaki jest koszt badań na pilota w Pańskim Ośrodku? No to już, no nie jest najtaniej tam. I jeżeli chodzi szukasz tanio to raczej raczej szukaj gdzieś tam u siebie prawda jeżeli tam szukasz w miarę, w miarę konkretnie no to coś między 500 a 600 zł 550 500 550 tylko tam, tam jeszcze dochodzi ewentualnie koszt zrobienia u siebie pytanie czy to jest badanie wstępne tak zwane pierwsze badanie, czy, czy, czyli initial, prawda, czy badanie przedłużające, prawda. Jeżeli badanie wstępne, to musisz zrobić u siebie przynajmniej takie rzeczy jak morfologia, mocz, cholesterole, prawda, czyli tak zwany lipidogram. No to to lipidogram, cukier, Morfologia krwi, coś tego. Jak ktoś chce robić kurs na pilota, to musi przymrużyć oko na koszty. No, no tak. Sprawa jest taka, jeżeli jesteś młody, tam powiedzmy do czterdziestki, do to jest chyba na pięć lat, prawda? Potem jest dwa lata, potem co roku. Także, także no, no jest droga zabawa, prawda? Droga zabawa. No ale, ale mówię, przedłużałem takie, znaczy nie tyle przedłużałem, co, co badałem ludzi z, z problemem jakimś z tą Ishiharą i jakoś tam nikt nie widział tak bardzo źle, żeby nie przeszedł, prawda, nie rozpoznawał barw tak bardzo źle, no w zasadzie patrzę, czy jakie tutaj ci barwy pokazać, no nie wiem, jeżeli rozpoznajesz Jaka to jest, moment, o tutaj, jaka to jest barwa, prawda, druga barwa, o ta barwa, ta barwa, trzecia barwa, trzecia barwa. Ta barwa, jak rozpoznajesz Jeszcze jakąś czwartą barwę o. Jak rozpoznajesz tą barwę, no to no To ma, ma, masz, masz szansę, że, w, że przejdziesz, prawda? Także możesz napisać, jakie barwy widzisz i od razu będziemy mieli diagnozę uliczną Tylko szukam jeszcze barwy tutaj, ale widzę, że mój synek Zapierdolił barwę. Zapierdzielił barwę. O, zaraz znajdziemy jeszcze kolejną barwę i test. O, jeszcze tą barwę, jak rozpoznajesz, to, to jest, to jest, że tak powiem. Super, super, super hiper, prawda? Yhm. Także mówię, tu masz rację, że warto przymrużyć okoń na koszta, ale nie dać się też wpierdolić, że cię ktoś, bo w czym tkwi zabawa, że zakładam teoretycznie, że płacisz tam za jakiś kurs, już sam coś tam narobiłeś, nalatałeś no i w końcu ten instruktorka, że ci przyniesie orzeczenie lotniczo-lekarskie, a tutaj się nagle... Okazuje, że... Okazuje, że cię nie dopuszczają, prawda? No i tak się ciężko czasami dogadać co do zwrotu pieniędzy, czy, czy, czy nie wiadomo kogo winić, prawda? Witek, czy jest możliwe, aby przez problemy ze wzrokiem nie dostać dopuszczonym do pracy za biurkiem? No musiałbyś już bardzo, bardzo źle widzieć, prawda? Już dużo gorzej niż... niż gorsze oko kierowców zawodowych, prawda? No pytanie, czy to jest jakaś praca z komputerem, czy, czy, czy, czy, czy inna, no. W każdym razie... W... Wiem, że lekarz, który ze mną pracował, to dopuszczał nawet niewidzących, nie prawda, w ogóle do pracy za biurkiem, tylko oni mieli tam jakąś dostosowaną klawiaturę. Natomiast... Natomiast, jak to mówią, trafisz na jakiegoś tam ciekawego lekarza, to, to i może, może cię uwalić, prawda? I Bully Gamer u Pana Studio to jakiegoś rapera, no, znaczy to nie są za bardzo mikrofony takie do śpiewania, prawda? One są bardziej do, do takich transmisji na żywo jak ta, prawda, że, że bardziej taki dźwięk radiowy niż, niż śpiewający, prawda? Dobra, słuchajcie moi drodzy, dzięki serdeczne za, za to, że wytrzymałeś ze mną te 35 minut, mam nadzieję, że jakoś tam żeśmy wyjaśnili to i owo. Jeżeli oglądasz już w powtórce to skomentuj tam. Pod tym wideo i tak do 24 godzin raczej odpowiadam na pytania, a potem życie toczy się dalej i przechodzę do następnego filmiku. Także trzymaj się, cześć, do następnego razu, oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku 2023.